Józef Joachimiak, poeta, tłumacz, redaktor, wydawca, antykwariusz, studiował filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, w latach 80. przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych, od wielu lat zajmuje się działalnością wydawniczą, obecnie szef wydawnictwa Fundacja Światło Literatury i redaktor naczelny pisma literackiego Migotanie, jako poeta Debiutował w 1974 roku w Literariach i Tygodniku Morskim. Był współzałożycielem grupy sytuacyjnej poetów i artystów Wspólność i jedną z czołowych postaci ruchu poetyckiego Nowa Prywatność. Należał do zespołów redakcyjnych pism literackich Literaria, Młoda Sztuka, Integracja, Punkt, Autograf, Migotania, Przejaśnienia. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego Pen Klubu. Laureat Czerwonej Róży odznaczony medalem Gloria Artis. Pierwszy zbiór wierszy, arkusz poetycki, dedykacja, wydał w 1974 roku w słynnej serii Borosa. Kolejne tomy to m.in. Wieczne Amazonki, Mam do powiedzenia, Pełni Róż Obłędu wspólnie z Anną Czekanowicz, Ja, Sobowtór, Pułapka i inne wiersze, Migotania. Przejaśnienia, Czerwone tunele i Sezon lotów trwa. Po dziesięciu latach ukazuje się tomik Córka, Doter, Jak dekadę własnego życia objąć jednym tomikiem? Kształt tej książki dobrze oddaje obraz jednego z liryków. Wiersze są w niej rozrzucone jak liście na podjeździe przed domem które trzeba zamieść i uporządkować. Finałowy wiersz, żniwa, opowiada o zbieraniu zimowych owoców. Tomik jest takimi właśnie żniwami w ostatniej już porze życia. Adresatką wierszy jest tytułowa córka. Autor obserwuje jej rozwój, a w tym rozwoju swoje odpoczyje.